Pierwszym z nich jest obecność starszych osób w naszych rodzinnych domach. Anna z dzisiejszej Ewangelii jest przedstawicielką wszystkich naszych dziadków i babci. Tego ogromnego skarbu, jaki mamy w naszych domach. Anna nazywana jest prorokinią. Prorokiem jest każdy, kto wsłuchuje się w głos Boga i jest jemu posłuszny. Bóg wtedy przemawia poprzez życie proroka, lub Jego Słowa do innych ludzi. Czyż nie jest to także zadanie naszych seniorów? Swoim doświadczeniem, swoim zanurzeniem w mądrości Bożej powinni oni dzielić się z młodym pokoleniem. Pozwólmy naszym dziadkom brać wnuki i prawnuki na ręce, błogosławić i wielbić Boga. I to drugi aspekt, który chciałbym poddać pod waszą medytację. Z naszych ust wychodzą różne słowa. Czy mam świadomość, że każde słowo ma moc kreowania rzeczywistości? Jeśli wypowiadam się źle o innych ludziach, w tym także o moich bliskich, na przykład o dzieciach, to moje słowo ma władzę i moc kształtowania tych osób według tego mojego słowa. Nie wolno nigdy wobec nikogo, a tym bardziej wobec dziecka, mówić, że jest głupie, niedorozwinięte, czy nawet, że jest leniwe lub nieposłuszne. Drugi człowiek nabiera takich cech, jakimi go określamy. Błogosławmy ludzi, a nie ich przeklinajmy. Tak właśnie nauczał Jezus. Błogosławił zawsze i każdego. I także nam polecił błogosławić i dobrze życzyć nawet naszym nieprzyjaciołom. Mówmy o ludziach dobre rzeczy, a zobaczymy, że oni zaczynają się zmieniać na lepsze. Tak właśnie działa potęga słowa.